Weź wino, ja włączę muzykę, blast gwiazd, oświetla nas tę noc, ta noc wspaniałą ma moc, chcę kochać się z tobą w tę przepiękną noc, w tę noc, usiądź przy mnie i wyobraź sobie, lecimy do gwiazd w tę noc.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 Usiądź przy mnie i wyobraź sobie, lecimy do gwiazd w tę noc. Chodź, usiądź przy mnie i wyobraź sobie, że lecimy do gwiazd w tę noc. Usiądź przy mnie i wyobraź sobie, lecimy do gwiazd w tę noc. Chodź, usiądź przy mnie i wyobraź sobie, że lecimy do gwiazd.